Staraj się do Policji wyłącznie wtedy, kiedy już teraz jest to twoja pasja, twoje jakieś y, główne zainteresowania. Pozwoli ci to łatwiej przejść okres, kiedy będziesz już w Policji, kiedy nastąpi zderzenie y, twoich marzeń z rzeczywistością, czasami brutalne. Y, nie podejmuj się rekrutacji do Policji, jeżeli ma być to tylko kolejna praca, czy szukasz jakiejkolwiek pracy, chcesz tam iść na próbę, a może się uda, a może nie uda. Wierz mi, będziesz naprawdę rozczarowany życie mundurowego nie jest łatwe. Jest naprawdę olbrzymia presja ze strony przełożonych, ze strony społeczeństwa, w zasadzie ze wszystkich stron, a zarobki na ten moment są jakie są. Oczywiście, być może psia grypa coś tam pomoże, ale dalej nie jest to to, co należałoby się policjantowi. Także zapamiętaj jeszcze raz Nie zajmuj komuś innemu miejsca, jeżeli idziesz tam z zupełnego przypadku. Mówił twój multiguru, wiem co mówię W mundurze byłem dwadzieścia parę lat I naprawdę nie jest tam łatwo.